Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem z Wrocławia uprawnionym do badań pilotów pierwszej klasy i teraz opowiem ci o największym problemie jaki może zaistnieć dla ciebie jako pilota, kiedy jesteś całkowicie zdolny do wykonywania tego zawodu. Mówię oczywiście o sprawach zdrowotnych, natomiast jedynym problemem, jedyną bolączką jest mała dostępność w szybkim czasie do lekarza uprawnionego i problemy związane z szybkim uzyskaniem właściwego orzeczenia. Nie jest tajemnicą, że wielu z was być może i ty no, odwleka wszystko na ostatnią chwilę Jest tam wylot za trzy dni, no to Zrobię sobie wszystko pojutrze, tak żebym za te trzy dni mógł wylecieć. I niestety opowiem Ci to na przypadku jednego z moich nowych pacjentów z nowych pilotów, który odwiedził moją firmę. A mianowicie, poszedł tam do jakiegoś ośrodka, umówił się na to parę tygodni wcześniej Yy, wszystko zaplanowane, jak w szwajcarskim zegarku, yy, przychodzi i jedyne, co może wykonać w danym momencie, to tylko konsultacje specjalistyczne, za które tam płaci jakieś pieniądze, i brakuje tylko tej złotej pieczęci lekarza, yy, orzecznika uprawnionego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Yy. No, gość nie jest tam w ciemie bity Szuka w internecie, oczywiście znajduje moją skromną firmę, ale jakie wychodzą tutaj następne problemy? A mianowicie, no, zapłacił w jednej firmie praktycznie za całość, a teraz nagle trzeba trochę zapłacić jeszcze w firmie drugiej, prawda? Kolejny problem to jest taki, że nie ma w zasadzie większego wyboru ponieważ następnego dnia już ma jakiś tam lot gdzieś tam zastępcy też za bardzo nie ma i, i do tego dochodzi sezon wakacyjny gdzie jest po prostu totalna bryndza ze wszystkimi lekarzami uprawnionymi bryndza może troszeczkę przesadziłem, ale jest problem, ponieważ lekarze też wylatują, też jeżdżą też korzystają z urlopów dni wolnych i nagle okazuje się, że od Szczecina do Krakowa nawet w Krakowie, też nikogo nie było, prawda? Jestem lekarzem, nazwijmy to biznesmenem od pewnego czasu i wiem, jak cenny jest Czyś czas, prawda? Czyli twój czas jest tak samo cenny, jak mój czas, nic tak mnie nie wkurza, jak ktoś umawiający się ze mną na jakąś godzinę, spóźniający się, czy pod jakimś tam pretekstem, być może i słusznym, nagle zmieniający nasze spotkanie, prawda, zmieniający termin spotkania Zmieniający termin jakiejś umówionej sprawy Szczególnie sprawy pilnej, którą mieliśmy załatwić na ostatnią chwilę, prawda? I przynajmniej w swoich zasadach do dnia dzisiejszego staram się zrobić tak, żeby umówienie było rzeczą świętą umówienia na daną godzinę. Tak, żebyś był pewien, że Cię po prostu nie zawiodę. No niestety, nie jest to aż takie oczywiste dla jakichś tam innych ośrodków. No, ale to jest ich problem. Także zapamiętaj jeszcze raz w jakiś takich trudnych okresach szczególnie wakacje, święta, niespodziewane święta, długie weekendy Sprawdź lepiej w danym ośrodku, czy na pewno ten lekarz, orzecznik będzie na ostatnią chwilę, czy nagle mu coś nie wypadnie. Rozumiem choroba, rozumiem coś tam, jakaś niedyspozycja czego człowieka, ale myślę tutaj raczej o rzeczach planowych, czyli urlopy, dni wolne, jakieś tam konferencje, no, rzeczy, które można troszeczkę wcześniej przewidzieć. Także jeżeli Ty w jakiś sposób miałeś problemy z jakimś punktualnym czy terminowym spotkaniem się z lekarzem, orzecznikiem, jestem ciekaw Twojej opinii, czy jakoś Twój czas został uszanowany, zrób to w komentarzu do tego wideo. I mam nadzieję, że stopniowo wraz z przybytkiem, wraz z nabytkiem nowego na rybku. Lekarzy lotniczych, nie mówię Wprawdzie młodego, bo już troszeczkę latek mam, ale z, z dołączeniem nowych lekarzy do klasy pierwszej mam nadzieję, że sytuacja się troszeczkę polepszy. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz orzecznik uprawniony do przedłużania i wznawiania klasy pierwszej, no niestety nie jeszcze do badań kandydatów na klasę pierwszą. Skomentuj to wideo. Tutaj gdzieś subskrypcja kanału. Kolejny filmik. I do zobaczenia wkrótce.